Powiem Ci coś o skali pewności siebie, prawda? Czy może być odwrotnie, że o skali braku pewności siebie i skąd to się bierze na Multim, a mianowicie zachowania społeczne, prawda? Masz tutaj i jest stabilność to jest to, i tutaj masz wiara we własne kompetencje i możliwości. I jeżeli chodzi o tą wiarę, to na pewno jakieś pytania się pojawią. No trudno ukryć, że osoby, które są pewne siebie, nie mają jakichś rozważań, nie mają jakiegoś lęku przed niepowodzeniem, a przede wszystkim nie, bio, nie boją się popełniania błędów, prawda? Czyli biorą byka za rogi i ujeżdżają, a nie yy, że tak powiem są skłonne do jakichś wielogodzinnych rozważań, czy ten byk cię bodnie rogiem, czy nie ubodzie, prawda? Czyli nie unikają trudnych zadań, yy, szybko i sprawnie podejmują decyzje dobrze się czują w jakichś sytuacjach wybitnie wymagających szybkiego reagowania, refleksu, jakiejś wielkiej improwizacji, prawda, czyli nie boją się nowych rzeczy, są otwarte na świat, kreatywne, a przede wszystkim chcą zrobić coś nowego. Nie boją się tych rzeczy, także teoretycznie takich policjantów potrzebują. Oczywiście w życiu to potem różnie bywa, mogą cię sprowadzić na ziemię, ale przynajmniej tak to w teorii jest, prawda? I taka osoba, jakby to powiedzieć, dobrze reaguje na stres, nie jest aż tak wrażliwa na stresy życia codziennego, jak Taki ziom, który się cały czas boi, prawda? I y, y, y, y. taka osoba, ja y, jeżeli y, jest sytuacja jakaś wybitnie stresowa, wybitnie stresująca, y, nie koncentruje się jedynie na własnych emocjach, ale jest osobą aktywną, zawsze znajdzie jakiś sposób na rozwiązanie problemu, znajdzie jakiś sposób na poradzenie sobie z trudną sytuacją, prawda? I dam ci parę pytań z Multiego, dam ci parę pytań z jakichś tam innych materiałów. Potem tam zrobimy krótką dyskusję i myślę, że nie będę tutaj miętolił, dzisiaj wytapiał czasu, także tutaj dzięki Konrad Pieprzyk, witam Panie Darku, rozmowa kwalifikacyjna zdana, dzięki za wszystkie darmowe pomocy, które Pan uzupełnia, bardzo pomogły, także wrzucę to tutaj na chwilę, żeby było widać, że tak naprawdę było, prawda, tutaj Konrad się pochwalił i tak, tak kochany mój, trzymaj dalej, bo rozmowa kwalifikacyjna to już coś już o włos od bycia policjantem, prawda? I w momencie, gdzie te pytania mam tutaj, czyli yy, takie pytanie, na przykład, nigdy nie odkładam rozwiązywania trudnych problemów na później, prawda? Czyli osoba, która jest pewna siebie, nie jest tak zwanym prokrastynatorem, prawda? Jak to mówią, bierze tego byka za rogi, wskakuje na konia i ujeżdża, wie, że dany problem i tak nie zniknie, jest pewna siebie, że ten problem rozwiąże teraz. Prawda? Im mniej myślę o trudnych sprawach, tym łatwiej przychodzi rozwiązanie. No to to jest takie pytanie troszeczkę dwuznaczne, natomiast wydaje mi się, że o, co by tu dać, prawda? Być może tutaj bardziej oceniają nie tyle pewność siebie, co oceniają tak zwaną refleksyjność, prawda? Czyli ta refleksyjność jest czymś takim, że jednak mimo wszystko zastanawiasz się nad nad tym, co robisz, prawda? ale czasem długo nie śpię, planując sprawy do załatwienia na zajutrz, prawda? Czyli osoba pewna siebie raczej tutaj no niestety raczej będzie starała się posiedzieć trochę dłużej i dany problem rozwiązać, prawda? Często odkładam sprawy na później, czyli to samo, co w tym pierwszym pytaniu, że nigdy nie odkładam rozwiązywania trudnych problemów na później. Jeżeli często odkładasz sprawy na później, to nie masz jakiejś wiary w ich szybkie rozwiązanie, prawda? Mm, mm, mm, mm, patrzę tutaj. Coś innego. O, czuję się przygnębiony problemami. Ten sam styl pytania, prawda? Jeżeli czujesz się przygnębiony problemami, to masz małą wiarę w siebie, że coś ci tutaj, yy, że tak powiem, się uda, że rozwiążesz jakiś problem. Potrafiłam samodzielnie sobie poradzić sama czy sam z większością problemów w pracy. To samo. O, nawet z niepowodzeń wyciągam wnioski na przyszłość, prawda, czyli nie boisz się niepowodzeń. Yy, bardzo łatwo mnie zranić, krytykując yy, błąd w tym, co robię, yy, krytykując mnie, krytykując moje postępowanie, prawda, czyli jeżeli nie masz pewności siebie, wystarczy trochę hejtu, trochę jakiejś krytyki, czy słusznej, czy niesłusznej, a ty już jesteś, reagujesz stresowo, reagujesz emocjonalnie. Wolę planować niż działać, wolę planowanie niż akcje i ten sam styl Yy, odpowiedzi, prawda. Osoba pełna siebie raczej podejmuje akcję szybko, aczkolwiek zapewniam cię, że w policji będziesz planował to usranej śmierci, prawda. Yy, bardzo lubię być w tym miejscu, gdzie się coś dzieje, gdzie jest jakaś akcja, gdzie się zawsze coś dzieje, czyli ten sam styl działania, prawda? Jesteś pewny siebie, że cokolwiek się nie dzieje, to dasz sobie radę. Jeżeli realizacja jakiegoś przedsięwzięcia się, wiąże się z niebezpieczeństwem lub brakiem bezpieczeństwa, stanowi to dla mnie wyśmienity powód do zaprzestania tego działania i ten sam styl odpowiedzi. Brak pewności siebie, jest jakiś plan, wolisz tam poczekać, aż się wszystko uspokoi. No, podejście nawet dosyć słuszne, no ale czasami policjant no, musi jakąś akcję podjąć. prawda Jest pożar, czy to, to nie jakieś dziecko? I no, musisz podjąć decyzję, czy, czy poświęcić to, narażać to swoje życie, czy nie narażać, prawda? Chociaż w ślubowaniu jest z narażeniem życia. Często miewałem trudności z zabieraniem głosu na różnych forach, na zajęciach, na spotkaniach, prawda? Czyli to samo, jeżeli jesteś pewny siebie, czasami szybciej mówisz, niż myślisz i też ma to jakiś sens. Nawet w trudnej sytuacji i nerwowej atmosferze potrafię od razu działać w miarę rozsądnie i zachować światłość swojego umysłu, prawda? Ten sam typ pytania. Patrzę tutaj. O, trudno mi podołać wszystkim swoim obowiązkom. Są sytuacje, w których chciałbym się odciąć od wszystkich spraw, prawda? Mam nadzieję, że zrozumiałeś, o co mi tutaj Chodzi oczywiście, czasami takie pytanie jest, należy do kilku skal, prawda, że niekoniecznie sprawdzają tylko pewność siebie, mogą sprawdzić jakieś tam inne sytuacje, czyli na przykład inne zachowania społeczne, czyli odporność na trudne sytuacje zawodowe, Zdolność do samokrytycyzmu, zdolność do samokontroli, także no, nie zawsze to jest tak, że to jest tylko jedna skala, szczególnie jeżeli nie wiesz dokładnie co y, poeta chciał powiedzieć, ale zapamiętaj sobie jedno, że y, pytają tutaj czasami, czy wolisz planować, czy, czy od razu coś robić i wierz mi, że długi czas do jakiegoś namysłu yy, nie zawsze stanowi yy, to, że yy, dostrzegasz wszystkie możliwe yy, rozwiązania, prawda. Yy, jest to cechą tak zwanych perfekcjonistów, Którzy mają nie tylko trudności z podjęciem jakiejkolwiek decyzji, ale skłonne są do jakiegoś dzielenia włosa na czworo, do roztrząsania trafności decyzji, które już kiedyś podjęli i przede wszystkim oni nie są spontaniczni, nie są w stanie działać bez y, wcześniejszego przygotowania, a nie muszę ci powiedzieć, że życie policjanta to jest często improwizacja, prawda? Jest jakaś sytuacja użyć broni, i nie użyć broni, prawda? I y, takie osoby, ci perfekcjoniści bardzo często się liczą z opinią innych ludzi, ponieważ boją się ośmieszyć, boją się jakiejś totalnej kompromitacji no i Więcej, że tak powiem, zależy od presji grupy, presji innych niż od pewności siebie, od asertywności. Niestety to się przekłada potem na codzienne stresy, rozważania różne, raczej masz wtedy tendencję jakieś do myślenia życzeniowego, prawda? do takiego jakiegoś fantazjowania, prawda, do czynności zastępczych, jeżeli chodzi o rozładowanie stresu, czyli na przykład, kiedy kupię sobie coś fajnego, zapominam o kłopotach, prawda, ale takiego pewnego siebie stres raczej mobilizuje, prawda. Tak patrzeć ci jeszcze jakieś, jakieś inne ciekawe Patrzę, patrzę, już momencik, o, powiedzmy przy piwie łatwiej nawiązuje znajomości, prawda, ale to już momencik, jakie, jakie się jeszcze ci chce znaleźć takie pytanie. O, na zakupach zapominam o kłopotach, prawda, czyli... Musi taki gość sobie jakoś rozładować stres, czyli lubię uczucie odprężenia, które daje kieliszek alkoholu. Kiedy mam problemy, najpierw staram się odprężyć, a później te problemy rozwiązać, prawda? I, i niestety brak pewności siebie yy, Dla takich osób powoduje, że przed jakimkolwiek rozwiązaniem problemu tak się boją, że z reguły nie robią nic. I to by było, kochani, tyle mojego tam wykładziku. Jeżeli ktoś ma tutaj ochotę, aby sobie ze mną pogadać, już momencik to, to jest do mnie telefon, to jest ten telefon, który tutaj gdzieś tam widzisz, być może już go lepiej widać. Telefon jest oczywiście tylko na czas hangoutu, także ktoś mi tam coś napisał, możesz zadzwonić, jest okazja do świątecznego porozmawiania z, z Multiguru. Tutaj widzę, Rafał Vlog zaprasza na Discord. Cześć Miciu Paciu. Cześć Łukasz. O, widzę, że chyba zaczęłaś odpowiadać na pytania, tylko ja już zdążyłem zapomnieć, w jakiej te pytania padły kolejności. Ale o, tutaj jest takie typowe pytanie na pewno siebie. Nie przejmuję się tym, że ktoś może mnie, że ktoś może nie doceniać mojej pracy. To jest jego problem, a nie mój, prawda? Czyli podejście dosyć asertywne do pro. Mu, zanim jeszcze skończę i odbiorę jakiś telefon, który może będzie, może nie będzie, myślę, że warto by obejrzeć na TVN-ach, jeżeli ktoś jest za tą, niezależnie czy jesteś zwolennikiem tej stacji, czy nie jesteś, coraz częściej. Są poruszane problemy damsko-męskie w pracy policji, w służbie policji. No, generalnie chodzi tutaj o jakieś sprawy, domniemane sprawy seksualne, czy, czy to jest prawda, czy nieprawda, to, to nie mi to oceniać. Natomiast musisz zrozumieć jedno, że... Skończyły się czasy, że bezkarnie możesz ruszać jakieś takie sprawy trochę seksistowskie, że możesz krytykować wygląd koleżanek z pracy, prawda, że możesz iść na jakiś podryw. No sam pamiętam czasy, że szpitale w których pracowałem, to no, różne rzeczy się działy na dyżurach, yy, nie jedną popery, by, że tak powiem, można było nakręcić, nie jedną jakąś love story, natomiast w tej chwili musisz być bardzo ostrożny, prawda? Yy, jest bardzo prawdopodobne, że po czymś takim, że tak powiem, może być jakiś formalny raport o mobbingu, nawet jeżeli się wyśmigasz, prawda, czyli kolega z zespołu, to może to mieć dla ciebie jakieś poważniejsze konsekwencje. Także możesz sobie poczytać, nie chcę tutaj przedłużać wnioski wyciągnij sobie sam. Jest jeszcze druga sprawa, którą też, na, co, na którą chciałbym też zwrócić uwagę. Um, zwróć uwagę, że policjantka jechała po spożyciu alkoholu i zwróć uwagę miała zaledwie 0,26 promila 48-letnia kobieta, czyli przypuszczam, że miała już pełne prawa emerytalne i niestety grupa Speed ją złapała. Rutynowa kontrola i dziewczyna się nie wybroniła. Prawdopodobnie skończy się z tym, że ją wywalą. I z mojego własnego doświadczenia muszę ci powiedzieć, że miałem przypadek oficera, którego, oficera, można by powiedzieć nawet starszego oficera Wojska Polskiego, który miał podobną sytuację i jedyne co można w tym momencie zrobić to jak najszybciej zwalniać się z policji, żeby nie stracić praw emery. No mam nadzieję, że taka opcja jest jeszcze możliwa, prawda? Czyli 0,26, zasrane wykroczenie, a tracisz wszelkie profity, wszelkie jakieś tam zasługi, które przez kilkanaście czy kilkadziesiąt lat służby. W sobie wypracowałeś, także dostajesz kopen w dupen, i tak to się może brzydko skończyć, prawda? Jeszcze raz zachęta do 789, 273, 335, przejdę na czata. No i mam nadzieję, że będzie ok, prawda? Także cześć Karolina. O, jeszcze raz, Konrad, y, Tomasz, czy odpowiednia gestekulacja dłoni, dłońmi na rozmowie z psychologiem może być przez niego źle odebrana? Nie, oczywiście, no nie macha jak kermit, prawda? Tego, tylko jakaś normalna, już momencik, wyłączę tą nakładkę tekstową, no jakaś normalna, proszę pani, to, tamto, prawda, nie tam jakieś tam, nie wiadomo co, ale jakieś takie normalne ruchy, które wykonujesz. No nie jesteś robotem, prawda? Jesteś człowiekiem, prawda? Czyli gestykulacja, jakieś tam niewerbalne sprawy. Byle nie było to w jakiś sposób nadmierne. Krisu, oczywiście, jakieś wskazówki do rozmowy w Rzeszowie. Mam rozmowę kwalifikacyjną za tydzień w Rzeszowie. Rzeszów puszcza ludzi. O, jeżeli chodzi o Rzeszów, wydaje mi się, że warto wiedzieć, a mianowicie taką jedną ważną rzecz. O, to jest dla wszystkich z Rzeszowa, to musicie wiedzieć, kochani, że inspektor Dariusz Matusiak jest nowym komendantem wojewódzkim Policji w Rzeszowie, także same darki. We Wrocławiu też jest Dariusz. Ten pan Dariusz, ja jestem też Dariusz, prawda? Natomiast ten pan Dariusz jest nowym komendantem w wojewódzkim policji w Rzeszowie. Tutaj widzę, uklęknął przed sztandarem. Także ci, co z Rzeszowa, mogą zabłysnąć, że znają nazwisko nowego komendanta wojewódzkiego w Rzeszowie. A jak już jestem na mojej kochanej grupie, no niestety hejt, że tak powiem, wobec policji rośnie. Także to pytanie, które ci tutaj że tak powiem, zacytowałem, nie przejmuję się tym, że ktoś mnie może nie doceniać, to jego, a nie moja strata. No mam nadzieję, że je sobie zapamiętasz, prawda? Jeszcze tak patrzę, jakieś tutaj jakieś inne pytanie, coś właśnie z tej pewności siebie, o to, to jest takie, takie ciekawe, ta, takie ciekawe, pytanie, prawda. Po napotkaniu pierwszych trudności przy rozwiązywaniu jakiegoś problemu na ogół bardzo łatwo rezygnuję, Prawda. Dobra, natomiast co do tego postu, tutaj widzisz, że jest na straży munduru i propozycja jest taka, żeby policjant mimo wszystko robią zdjęcia i jeżeli jest nazwisko, to proponują to, zastąpienie imiennika numerem służbowym. No niestety jest pobożnym życzeniem, że wizerunek policjanta się nie znajdzie w necie. Nie jest jakimś wielkim problemem stworzenie fake konta, wrzucenie czego się chce, zanim tam Facebook, Twitter czy jakieś tam inne medium społecznościowe to wy, że tak powiem, Wy... Kasuje, czy zablokuje typa, to może minąć wiele czasu, natomiast nie sądzę, żeby się tym Facebook polskim widzem przejmował, prawda, czyli tutaj nazwisko tego cwela, prawda, adres i tak dalej, i tak dalej, prawda. Jest po prostu hejt i tyle ci mogę w tym temacie powiedzieć. Dawid, witam Multis zdany, dziękuję za darmowe materiały, teraz rozmowa. Tomasz Nil, co pan sądzi o Łodzi, całej przeprowadzonej tam rekrutacji? Komisja lekarska jest pojebana w Łodzi, reszta tam jest do przejścia jak się ma sprawa w Kielcach, czy przejmują, czy też noszem kręco? No Kielce chyba są spokojne, prawda? Słuchajcie, kochani, yy, widzę, że sobie dzisiaj nie pogadamy, ale to straty nie ma. Jest akurat nie taki barowy dzień, że można sobie wypić jakieś piwko. Do czego <śmiech> nie zachęcam? Można wypić... Coca-Cola, jak Cię na to stać, czy jakiś, jakąś inną orężadę, niestety jest drogo po skurwęcenie, prawda. Jeżeli masz coś ciekawego do powiedzenia w temacie pewności siebie, czy braku pewności siebie, jakichś takich nadmiernej nadmiernej refleksyjności w działaniu y, zbytnich rozważań, szczególnie jałowych rozważań, to napisz to już w komentarzu do tego wideo, szczególnie jak oglądasz w powtórce. Jeszcze raz tutaj zapraszam na Discorda. Rafał Vlog, tam paru kolegów policjantów, już znaczy świeżo upieczonych policjantów już jest, no Warto sobie, yy, że tak powiem, wymienić doświadczenia. Ja już na sam koniec tylko pochwalę się oczywiście, no kim, jak nie moim elitarnym. 28 kwietnia Damian, czołem elitarni, multi, w zeszły poniedziałek dzisiaj telefon, że zaliczone. Dziękuję panie Darku i kolegom, chyba kolegom z grupy za podpowiedź. Tutaj oczywiście my dziękujemy. O, tutaj ktoś drugi, prawda? Także nie są to jakieś fejki. Naprawdę elitarni są w stanie zdać to i owo, prawda? Także jeżeli Cię ta moja grupa interes, o tutaj zostań łódzkim policjantem. Także ktoś pytał o Łódź, Czyli to, co mi się przypomniało. Robią dobry marketing. Prawdopodobnie dużo ludzi się do policji zgłasza, natomiast trochę problemów z komisją lekarską jest. Jeszcze raz z Łodzi do Rzeszowa, czyli podkarpacka policja ma nowego policja, policjanta, czyli pana Dariusza Siaka, pana inspektora tu siaka, prawda? I tyle mam do powiedzenia. Jeszcze zobaczmy, może ktoś coś na czata wrzucił. Um. Sandra Walus, jestem ciekawa, jak naprawdę jest z tą pewnością siebie. Sandra, jest to cecha, którą no, musisz niestety sobie czasami. Znaczy, są ludzie naturalnie pewni siebie, wodzireje, liderzy grupy. Natomiast ja powiem szczerze, byłem w swoim czasie osobą nieśmiałą, niepewną siebie. Dużo uzależniałem swojego działania od tego, co ludzie powiedzą, prawda, jest taki serial angielski, co ludzie powiedzą z Panią Bukiet, prawda, z Panią Bukietową i nie było mi łatwo się zmienić, prawda, ale jakoś z czasem mi to przeszło. W tej chwili po prostu no zmieniłem się według mnie na lepsze, ale dalej jeszcze tam czasami mam jakieś opory przed zrobieniem tego czy owego, prawda. Często na swojej, w komentarzach do filmów mam różne hejterskie komentarze, prawda, krytykujące moje działania, poddające w wątpliwość to, co robię, ale w momencie, kiedy wiem, że to, co robię, uważam za słuszne, to, to jest problem tej osoby, której się nie podobam, a nie mój problem. W jaki sposób można dołączyć do tej grupy? Niestety to jest grupa, w którą trzeba zainwestować. prawda? Od czasu do czasu są promocje. W tej chwili jest komplet, komplet w grupie. Krystian, dzień dobry panie Dar. Co pan sądzi o Olsztynie, jak tam wygląda rekrutacja? Wiesz co, nie mam najnowszych wieści z Olsztyna, nie wiem. Zawsze tam było trudno, ale mam nadzieję, że, że, że jest teraz troszeczkę łatwiej, prawda? Cork City, ja jestem policjantem w Białymstoku. Stok, piękne miasto, pamiętam. Byłem na jakimś zjeździe lekarskim, prawda, jest tam pa pałac, tylko zapomniałem jak tam pałac się nazywa. Dustus, ja jestem młody jeszcze, ale rozmyślam nad wybraniem tej drogi, prawda, to Dustus, myślę, że po, pośpiech jest dobry przy łapaniu pcheł, ale jeżeli jesteś na 100% pewny, to że, że to chcesz, to nie sądzę, żeby cię ktoś taki jak ja czy ktoś inny odwiódł od tego. Sandra Waluś pisze to, bo mi zarzucono, że jestem zbyt pewna siebie. Ale Sandra, czy, czy, czy, czy to było takie zarzut w sensie, że z, nie zdałaś? Czy tylko tak sobie mm, powiedziano, prawda? nie wiem, według mnie to jest cecha, pewność siebie jest cechą policjanta, prawda? No być może zbytnia pewność siebie. Powiem tak, kiedy pewność siebie jest, że tak powiem, wadą, a mianowicie, jeżeli jesteś osobą jakąś taką, mało refleksyjną, jakby to powiedzieć, z, w tym sensie zbyt odważną, że no, ra, raczej masz taki bezkrytyczny brak lęku przed niepowodzeniem, prawda, ale, ale mówię, trudno mi powiedzieć, na jakiej podstawie to u Ciebie oceniono, prawda, czy, czy, czy po prostu oceniono to na Multim, czy oceniono po prostu po rozmowie, no, no Dobre pytanie, prawda. E, pam, pam. Ketron, myśli Pan, że będzie problemem przenieść papiery jak, jeżeli przejdę rozmowę? Znaczy, jeżeli już przejdziesz rozmowę, to już chyba jest problem z przeniesieniem papierów. Także nie potrafię Ci tak powiedzieć na to, prawda? Cork Dobrze, że policja nie rozbija tak często samochodów, jak służby Ochrony Państwa. No rozbijają, rozbijają. Gdzieś ostatnio, już momencik może to znajdę, rozbite cztery radiowozy. Momencik. Zobaczymy tutaj. Tutaj, no, miałeś rację, yy, rozbite rządowe Audi A8 opancerzony za 2,5 pół bańki, ale tutaj jest cztery radiowozy ścigały u uciekiniera w Albrzychu, rozbite samochody i yy, radiowóz i autobus, także ciekawe, co tutaj, prawda? Yy, dobra, cztery radiowozy ścigały uciekiniera w Albrzychu, rozbite samochody i tak dalej, prawda? Czyli no no nie zawsze jest tak, że, że uda się uda się policjantom. Tym bardziej, że patrzę 37-latek, odpowiedzenie za zatrzymanie pojazdu, kontynuowanie jazdy, sprowadzenie katastrofy, jazdę pomimo braku uprawnień, posiadanie narkotyków a także za szereg innych wykroczeń. No jeżeli to jest jakiś tam pan narkoman, to obawiam się, że za dużo, że tak powiem, po prostu odsiedzi swoje, a policja będzie musiała na, naprawić te radiowozy za swoje, prawda? Bartosz, czy przygotowanie się na awaryjne niezdanie jest negatywne od pier czy przygotowanie na awaryjne niezdanie jest negatywnie odbierane przez psychologa? Sprecyzuj Bartosz, o co ci chodzi, bo nie bardzo nie bardzo, nie bardzo rozumiem. Dustus, prosiłbym się wypowiedzieć na temat, jak dołączyć do CBS-u albo do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy trzeba mieć znajomość? No na pewno by nie zaszkodziły, prawda? Ale nie znam dokładnie, nie znam dokładnie, trybu przyjmowania do CBS. -u. Marcin Lewandowski, jest tu ktoś, kto wie coś na temat terminu szkoły już za trzy tygodnie, już trzy tygodnie siedzę na komendzie i przerzucam papiery. Wydaje mi się, że teraz jak już poszczepią więcej ludzi, to szanse na rozpoczęcie zajęć są spore, ale no musiałbyś śledzić Yy, że tak powiem, co się dzieje w zwykłych szkołach, to może ci dać jakąś wskazówkę co do szkoły policyjnej, prawda? Tutaj jeszcze tak się zastanawiam, że z yy, zbytnia, odpowiadając tutaj na pytanie Sandry, prawda, że yy, jeżeli jednocześnie przy pewności siebie dasz jakieś takie pytania, że nie masz zbyt wielkiej skłonności do wysiłku umysłowego, że brakuje ci tej motywacji poznawczej, to rzeczywiście brak pewności siebie może tutaj znaczy mo mogło to być yy, zakwalifikowane jako yy, nadmierna pewność siebie, czyli na przykład jeżeli yy, odpowiedziałeś, prawda, lubię pracę powolną i, i, i wymagającą namysłu, prawda, yy, czy powiedzmy yy, jakoś, że tak powiem, pokażę, że twój wymyśl wysiłek umysłowy nie jest adekwatny do, do tego co, do, te, do tej pewności siebie, prawda? Chociaż jestem właśnie ciekaw, dlaczego tak cię zakwalifi Kowano, prawda? Dustus, jaką funkcję pan pełnił w policji? Nigdy nie byłem policjantem. Jest, na ten, jest film na ten temat. Nigdy nie byłem policjantem. Jedyną funkcję, jaką pełniłem, to może sobie przeczytać na mojej koszulce. O, momencik. Przeczytaj sobie na mojej koszulce. Nigdy nie byłem policjantem i no już prawdopodobnie nie będę, prawda? Marcin, jedną dawkę już mam za sobą, druga dopiero w czerwcu. Chyba chodzi o szczepienie. Marcin Lewandowski, mam 30 lat, z żaden ze mnie pan, prawda? No, a wiem, odbieraj to jako wyraz szacunku. Jak miałem kiedyś 15 lat, ktoś do mnie powiedział, pan, to też zgupiałem, tylko, że dzieciak był tam z jakiejś drugiej klasy szkoły podstawowej, prawda. Cork City, do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to studia trzeba skończyć dobrej znajomości, to chyba nie. Znaczy, jeżeli jesteś dobry, to, to cię tam jakoś znajdą, prawda. Jeden z moich elitarnych dostał propozycję do takiej agencji, ale w jaki sposób po prostu oni sami go znaleźli, ale nie potrafię powiedzieć, w jaki sposób. Marcin, na rozkazie mam kursant ogniwa patrolowo-interwencyjnego. Dobrze, Paweł, mnie pytano na rozmowie kwalifikacyjnej, czy wierzę w ucho w kabałę, czary, magię, prawda, czyli może tak, Myślenie magiczne to raczej tam dla jakichś prestidigatorów, dla wróżek, dla pana Jackowskiego, prawda, natomiast do policji raczej trzeba twardo stać na ziemi. Bartosz Olszewski, kiedyś w materiale mówiłeś o pytaniu od psychologa, co zrobisz, jeżeli nie uda ci się dostać do policji, więc czy bycie przygotowanym działa na niekorzyść osoby odpowiadającej na to pytanie? Znaczy, yy, najgorszą odpowiedzią, jaką możesz dać, to jest to, że będziesz się z uporem maniaka starał do tej policji, prawda? Nie pokażesz, że nie masz innych opcji. Czyli yy, z, wydaje mi się, że mądra odpowiedź na to pytanie może ci pomóc. Jeżeli wyszedłeś dobrze i dostajesz pytanie, co, co jeżeli się pan nie dostanie do tej policji, a ty mówisz, Mam inną propozycję, nawet lepiej płatną niż do policji, ale w tej chwili policja jest moją pasją, jest tym, co chcę i chcę się dostać. No jeżeli się nie dostanę, to po prostu skorzystam z tamtej propozycji. prawda? I w tym momencie niejako przerzucasz na osobę rekrytującą decyzję, czy... Macie przepuścić, czy nie? Bo jeżeli jesteś dobry, to dlaczego by cię miała nie wziąć, prawda? Skoro wie, że za rok już ciebie w tej policji nie będzie, prawda? No i tyle, no. Tak, tak bym to mniej więcej interpretował, prawda? Czyli, czyli yy, w tym w tym momencie jesteś pewien siebie, chcecie mnie jest fajnie i chcecie i weźmiecie mnie jest fajnie, nie chcecie mnie i nie weźmiecie też mi jest fajnie, prawda, a nawet jeszcze fajniej. Tu, skoro nie pełnił Pan tej funkcji to skąd ta wiedza, to znaczy jaka wiedza? Ja wiem czy to wiedza wielka, tajemna, no. To co, to co opowiadam, to są bardziej sprawy rekrutacji, rozmowy o pracę, prawda, jakiejś tam tajemnej wiedzy o policji nie mam, no chyba, że pytasz mnie skąd wiem, że, że pan Dariusz tam Matusiak jest komendantem, że tak powiem, wojewódzkim policji w Rzeszowie, no to, to większość wiedzy jest z internetu. Ketron, jestem przed rozmową kwalifikacyjną w Rzeszowie, planuję przenieść dokumenty do Krakowa, czy lepiej teraz, czy po rozmowie. Kraków w tej chwili nie za bardzo chcę ludzi z Rzeszowa. A jeżeli już przejdziesz, jeżeli ci się już uda przejść z Rzeszowa do Krakowa, to jest potem bardzo ciężko się, po prostu jest problem z powrotem na Podkarpacie. Violeta, czy do policji mogę się ubiegać w wieku do 39, przepraszam, 39 lat? No pewnie, że możesz. Teoretycznie to nawet 99 lat i nikomu to nie przeszkadza, oczywiście, jeżeli przejdziesz testy sprawności fizycznej. Dokładnie tu Maciej odpowiada. Nie ma górnej granicy wieku z tego, co, co wiem. Kamil Żytowski, dzięki Panu zdałem wszystkie etapy za pierwszym podejściem. Niestety źle wypadłem na Komisji Lekarskiej, test Muchy. okazało się, że, że, że źle chyba widzę, a okazało się jednak, że widzę, złożyłem odwołanie i czekam na termin. No Kamil radziłbym Ci tutaj, bo tu chodzi o to widzenie stereoskopowe, Często zdarza się, że test muchy zrobisz źle, bo źle ci wytłumaczą, jak, jak masz ten test, że tak powiem, zgadywać. I, I tak to nie jest nic, że tak powiem, złego w odwołaniu jeżeli jesteś pewien, że to widzenie stereoskopowe masz. Ja pamiętam, jak mnie pierwszy raz w życiu badano tym testem, też nie kapowałem o co chodzi. Kazano mi jakoś tą muchę tam złapać za dupę czy za skrzydła i, i, i ktoś po prostu mi nie wyjaśnił, nie wyjaśnił mi o co chodzi, prawda, chociaż widzenie stereoskopowe mam zachowane. Dobra, kochani, także jeżeli masz coś do powiedzenia na temat pewności siebie lub braku pewności siebie, to zrób to w komentarzu do tego wideo. Tutaj subskrypcja kanału. Tam kolejny filmik, a jakie propozycje zamiast Rzeszowa, gdzie chętnie przyjmą osoby z Lubelskiego. Dobre pytanie, kurde. Nie wiem, gdzie chętnie Cię przyjmą, chociaż tu punktów nie dostaniesz, natomiast wiem jedno, że są problemy z, ze zmianą komendy na ostatnią chwilę i ciężko potem wrócić tam, gdzie się, skąd wyszedłeś, prawda? Także trzymajcie się, cześć, do następnego razu. Nie zapomnijcie wywiesić jutro flagi. I mam nadzieję, że będzie fajnie. Jeszcze raz subskrypcja kanału, kolejny filmik. Trzymajcie się.